Witam wszystkich serdecznie Czas mojego sandacza troszeczkę odświeżyć ma, dziś, ma w tym roku 30 lat, więc zasługuje na troszeczkę opieki A mianowicie tutaj ta klema Mam nadzieję, że będzie widać Jest pęknięta już od pewnego czasu I jak widać umie ją ściągnąć w rękach Długo to nie ruszałem, bo nie miałem części zamiennej A z racji, że jestem na etapie przy agregacie prądotwórczym Także wymieniam wiązkę Więc wyciągnąłem część zastępczą I będziemy śrubkować Będziemy wymieniać tą wiązkę Ona idzie tu, tam Tu pod spodem Tak Tu I do tego punktu jedynie co zauważyłem, że chyba mam kuny w otoczeniu bo różne rzeczy pod maską wodziłem, ale hmm, kości chyba mi się jeszcze nie zdarzało a więc 10 płaskie i lecimy musimy odłączyć kilka systemów a mianowicie mamy tutaj jeden panel fotowoltaiczny ten który jest tutaj zaraz z przodu to musimy sobie rozłączyć żeby było bezpieczniej musimy rozłączyć odsiaczacz i damy troszeczkę inny typ znaczy inaczej połączony bo tak na sztywno już nie lubię że, czy mieć podłączone i wyciągniemy ultrakondensatory które trzymają ten akumulator przy życiu więc czeka mnie troszeczkę próbowania no i zobaczymy ile dziadek ma jeszcze amperogodzin bo ostatnio za dobrze się nie spisuje więc lecimy z tematem zaczniemy sobie tutaj od tego że rozłączymy odsiarczacz i kondensatory specjalnie kiedyś wziąłem i wyciąłem tutaj to było oczkowe wyciąłem, żeby można było wyciągać i wsadzać ale jakoś od strony kondensatorów zostało i jest na sztywno i tak może to też zostawimy, może że zmienię kable, zobaczymy w jakim jest to stanie no nie ma źle jest dobre 5-7 lat, jak nie więcej to wozie no jeszcze daje radę teraz sobie ściągniemy całą klemę choć to poszło łatwo dość dość łatwo to schodzi kabelki sobie odsuniemy od akumulatora teraz też ten drugi przewód wywale, ale chcę mieć jakby wszystko od strony plusa już odkręcone żeby można było się zająć masą zawsze warto odkładać klucz tak żeby nie dotknął i nie zrobił zwarcia do obudowy ja czasem sobie kładę na lampę albo tutaj w osłonę komorę silnika na klapy już wyciągniemy narobił się damy mu klamerki albo założę innego, który już ma klamerki żeby po prostu nie naciągać na czas muszę zamówić sobie klamerki bo troszkę mi się skończyły pomysłów na klamerki na te krokodylce jest Tyle, że kupuję po kilka sztuk, a zaraz mi to schodzi Zamiast robić oczka i tym podobne to się gustuje teraz w żabulcach Dobra, poszło no i nakrętka spadła I kondensatory mamy uwolnione Położę sobie je na bok, bo nie chcę zrobić zwory nie wiadomo w jakim one są stanie one długo jeździły z autem nakrętka i tak Ty kabelek to jest mój patent na umierające łączniki świateł mam tutaj takie coś na światła na światło jest po prostu przekaźnik, że jak włączam światło, to włącza przekaźnik i dodatkowo odciąża manietki bo niestety w aucie jest bezpośrednio sterowane z manietek światło więc troszeczkę to przerobiłem Dobra, odkręcimy minus i będę musiał przycinać z racji, że 5 minut, później to się nie chce na kompa no, do obróbki przesłać tutaj ten słupek wygląda no, tak nawet w miarę tutaj troszeczkę gorzej ok, lecimy dalej, odkręcamy akumulator żeby zrobić sobie tutaj troszkę więcej miejsca choć to i tak za dużo mi nie da ale akumulator idzie do testów tylko nie wiem, czy mi się uda tą śrubkę odkręcić z racji, że ona była tak często odkręcana chyba będę musiał jakieś mazidło wziąć dźwięki są takie sobie no. daję wpalnik chyba ja będę musiał sobie mazidło skoczyć nie wiem, czy nie uszkodzę gwintu A tego nie chcę Więc idę po ulubiony polski wynalazek Mam ulubiony polski wynalazek Damy troszeczkę na gwinty Co prawda tutaj za dużo już nie zostało w tym Ale myślę, że jeszcze na te moje Co potrzebuję Da radę mam taką skrytą nadzieję choć puszkę już umie zgiąć ale jeszcze coś tam w środku jest O, dobra. czyli wiem gdzie jest rurka czyli tutaj gdzieś jest rurka na dole i tak to musi być wyrzeźbione do zera poruszamy, żeby się to troszeczkę naimpregnowało klem na, na bok dźwięki, jak ja to mówię, tonącego Titanika. Jeszcze troszeczkę i zaraz uda się ściągnąć. Pustimy, może ta strona będzie. Ta, ta jest troszeczkę bardziej chętna, choć w paluszkach idzie. Więc mam nadzieję, że. O, właśnie. Udało się wyciągnąć, i mamy nawet oryginalną zatyczkę, która czasem jest zakładana, a częściej nie. Dobra. Kolejna rzecz do poczekania Wyciągniemy akumulator Jest tak, żeby tutaj nigdzie nic nie narobić Nie jest za bardzo wybruszony seta. Więc... Długo dawał radę. Będziemy musieli go wyczyścić, przygotować do testu Bo to co tutaj jest, to przewodzi prąd i obniża pojemność Cały czas lekko na zwarciu wtedy jest Im czystszy akumulator tym lepszy. No ja niestety nie zadbałem o to ostatnio Bo czekałem na dzień wymiany I nadszedł, więc lecimy dalej lecimy dalej, akumulator wyciągnięty jak widać wszędzie jest w dza. ale ponoć teraz nowsze auta nie wyglądają lepiej po kilku latach a pamiętajmy, że ten samochodzik ma 30 więc myślę, że na swój wiek się trzyma dobrze dobra, teraz tak to musimy odkręcić bo tu jest taki fajny patent, że co idzie do rozrusznika jest rozdzielna od reszty układu więc to sobie wyciągniemy dokładnie jeszcze dodatkowo rozdzielne i tutaj to się rozchodzi. że mamy osobny element i sobie teraz zobaczę czy to będzie tutaj w ogóle pasować a teraz się okaże, że będę musiał czarować dobra? Muszę dać troszkę inaczej Tak. I teraz musimy sobie przypasować czy to co mi odpadło będzie pasowało z tym co mam powinno tylko tak powinno pasować jedynie będę musiał wszystko ładnie wyczyścić przed montażem ale do tego za chwilę dojdziemy sobie na razie na bok damy żeby nie przeszkadzało teraz głównie mnie interesuje żeby wypruć stary kabel z tym będzie zabawka kabel idzie sobie tutaj jest złapany był złapany tylko że ja już kiedyś robiłem myk że normalnie w Japończykach plus jest chyba tu a ja miałem nieraz akumulator nie dla japończyków i sobie jakoś z tym poradziłem dobra tu już sobie wyciągłem tutaj kiedyś ten kabel był mocowany tu Ale ja sobie z tym poradziłem że go po prostu za wyciągłem i teraz mnie tylko trzyma to co jest tam więc zaraz tym lecimy to mi to by mi coś dało, jakbym to ściągnął tylko, że wiem, że ta śruba na pewno mnie nie puści i gdzieś tu jeszcze chyba była jedna śruba która mnie nie puści tak samo i teraz muszę troszeczkę inaczej poukładać tak bo wyciągłem filtr z montażu i teraz tak odkręcone tej śruby nie będzie problemem teraz tamtą opaskę muszę rozgryźć, nie chcę ją przecinać dlatego muszę to rozgryźć, więc dajcie mi chwilę muszę pomyśleć jak to zrobić no i dobrze, przygotowałem sobie opaskę wrzucę zdjęcie gdzie ona jest, dokładnie tam i wychodzi na to, że dam radę ją otworzyć bo ona jest z wielorazowego użytku i teraz tylko jednym palcem taką zapinkę naciskam, a drugą ręką męczę ją żeby wyciągnąć języczek tylko, że ciągnę za złą stronę. Dobra, już wiem o co chodzi. Zmiana palców. Lewy na języczek, prawy ciągnie opaskę. Tylko, że mam ją ściągać, a nie zakładać. Niestety, z racji braku miejsca, praca na wyczucie. Mocno na wyczucie. Okej okay. dobra udało się hmm. udało się po części, bo paska spadła. Ha, ha. Dobra, czyli tak, teraz muszę odzyskać rękę. Ok, ręka odzyskana i teoretycznie mamy cały kabelek aż do rozrusznika odzyskany. Jak się nie mylę to było 14, 14. jest tu. Mam 14 pytanie, czy to będzie chciało puścić. No ja popatrz. W tamtym miałem 14, tu jest 13, czyli coś zmienili. W agregacie jest 14, tu jest 13. możliwe albo nie, 12. I to będzie całkowicie made in Japan, bo Japończycy tak lubią. 12, 14, 8, takie inne wymiary bardziej im odpowiadające. Ok, mamy. Poszło 30 lat, nieruszane. Poszło. Także wy prawdopodobnie nic nie widzicie bo tutaj mi rura przeszkadza ale muszę tak to dać już śruba się ruszyła i idzie to odśrubkować jedynie się zastanawiam czy nie wziąłem sobie grzechotkę tylko znają życie, no może, może by rady weźmiemy sobie 12 i sobie weźmiemy średnią jeszcze jest troszeczkę brudna jak robiłem rozbiórkę auta właśnie o to mi chodzi czy tutaj dam radę to wcisnąć no właśnie to jest to niby szybciej, ale miejsca nie za bardzo nie ma. I teraz lecimy. Jak już będę tak czuł, że to jest mniej więcej tyle, to będę już starał się w paluchach, ale jeszcze nie jest na tyle, bo się boję, że ja zaraz gdzieś nakrętkę przewalę. Jako, jako paskę przewaliłem ale gdzieś to będzie pod autem razem z tą kością która leży okay. no i idzie w paluchach hmm. nie wygląda tak źle jak na ten wiek choć może by było wskazane dać coś lepszego ale jak tyle wytrzymało to chyba jeszcze raz tyle wytrzyma w środku gwint jest zdrowy kotek lata sobie już chodzą kosy na zaloty już kotek się kręci już tam patrzy gdzie do gniazda komu zawitać podkładka sprężynująca też nie wygląda najgorzej, więc sadzimy ją z powrotem, tylko ją troszeczkę wyczyścimy i teraz grand finale, wyciągamy kabel okay. i mamy kabel jak jest tu zrobiony Nie wygląda to tak źle. Na 30 lat. Jedynie tutaj. Ale to z mojej winy, że dawałem kwasowi uciec, i, i przegwałciłem. Przegwałciłem po prostu. Za mocno dokręcałem. Jeszcze oryginalne oznaczenia. Dobra. Zaraz montujemy. Drugi, zobaczymy sobie. No, nawet kształtem jeden do drugiego wygląda. Więc zaraz idzie ten do środka. Ten idzie do środka. Jedynie sobie wyczyszczę nakrętkę i podkładkę. Dobrze, opaskę odzyskałem. Tego złoma na razie odkładamy. Opaska się za chwilkę przyda, podkładka i nakrętka przetarta szczotką stalową, od tej strony co potrzebuje. Bierzemy kabelek, dajemy go tak jak miałby być. Teraz muszę sobie to poobracać, to mam chyba na opak tak to mam na opak tak to musi być mamy tutaj mniej więcej tak jak to powinno być jedynie się nie chce klema obrócić a raczej ta zakówka, tak jak powinna ale zaraz ją Spacyfikujemy nakrętką i podkładką. Teraz patrzę jak to było. Tak to było. Patyna powieci prawdę, poza tym, że mi podkładka spadła. Dobra, muszę przerwać. No i dobrze. Podejście numer 2. Wziąłem niestety z agregatu podkładkę, bo nie byłem w stanie tego znaleźć. Gdzieś to tak wpadło pod samochód, że masakra. Drugie podejście, oby tym razem nic nie poleciało, sobie to inaczej troszeczkę zrobię, muszę sobie tą osłonę gumową bardziej ściągnąć, żeby miał lepiej z dojściem, tutaj tak jedną rączką to tak sobie, teraz jeszcze raz weryfikacja patyna do podkładki, no i kręcimy fajnie idzie w polcach na razie tutaj jest troszeczkę ciężej dajemy grzechuty leci samo można powiedzieć czuję opór, muszę kabel ułożyć bo tutaj jest taki jakby schodek i to się musi na tym schodku o, właśnie ułożyć i lecimy dalej na razie wszystko zgodnie z planem, poza tą podkładką, którą będę musiał poszukać jak Będę miał auto przestawione I z wyczuciem, bo to też nie było jakoś tam mega odowalone Zakładamy osłonkę gumową No tylko jeszcze jakby ona chciała pójść no, Teraz wszystko jest pod kątem Jest to tam pod kątem Może to będzie widać Jest pod kątem i on nie chce się poddać Dobra. przerwę na chwilę i się pomęczę z tym żeby to tam założyć a więc lecimy dalej już mam tutaj zgrubnie poskładany. tam to się udało poskładać będzie zdjęcie, opaskę założyłem zgrubnie tutaj jest sadzone jak powinno być Wyczyścimy sobie jeszcze klemę. Kiedyś kupiłem taki wynalazek u Chińczyka. Z jednej strony jest taka szczotka, z drugiej taka. Wyczyścimy sobie to jeszcze przed montażem. Raz. Żeby nie było, bo ta klema troszeczkę... Nie wygląda za zdrowo. W końcu się jakaś dziucha pokazała. Możliwe, że dlatego też to nie za bardzo chciało kręcić, bo kontaktu to nie miało. Dobra, tak szybko jeszcze wyczyścimy sobie słupki w akumulatorze. Zrobimy próbę po prostu, w sumie też jest ten talent zamiast sobie to założyć. A. Chyba jest różnica. Mogę się mylić, ale chyba widać różnicę. Wsadzimy go tak, jak jest. A później wsadzimy ten akumulator, co mam w agregacie. Dobra. Czyli tak, to mamy przygotowane. To mamy przygotowane. Zaraz to złożymy. Zrobimy próbę. Tylko że zapomniałem klucze z auta wziąć, więc zaraz muszę skoczyć Tak, teraz plus jest z tej strony Minus jest z tej strony Ok, założymy sobie najpierw plus Te kabelki sobie zrobimy, jako ostatnio incognito Że nie widać, nie słychać i nie czuć ich i na przeglądach nic się nie ja mają Po co tutaj takie dodatkowe kabelki na akumulatorze? Ale są. Ok. Głównie chodzi o to, żeby nie zapomnieć, że są. I teraz pytanie, czy zaiskrzy. Nawet nie. Więc jest ok. Pytanie, czy mi się uda dokręcić, żeby się trzymało. Na tyle, żeby silnikiem pokręcić. Trzyma się chyba jednak najpierw sobie zrobimy dokręcenie tego normalnie jak to się mówi tak jak powinno być dociśniemy go ładnie w dół i spróbujemy dokręcić Oczywiście wszystko z wyczuciem, żeby zaśnie nie zniszczyć elementów. Tak jest, nie rusza się, wszystko trzyma, wszystko trzyma, Dobra. lecę po kluczyki z auta i spróbujemy na tym panu to pokręcić. A więc odpalamy, rączki umyte, żeby nie nabrudzić w środku, kluczyki mam. Więc idziemy do środka i patrzymy, co się będzie działo. Tak, dajemy sobie okay. kluczyk. Mamy prąd. Zegarek dalej liczy. Stawiam na to, że panel, który mam z tyłu, pozwoli utrzymać napięcie. Ile mamy? 12,2. przekręcam zapłon. Chłopka ruszyła, no nie jest to za ciekawe, co tutaj zostało, ręcznie zaciągnięty, spróbujemy odpalić, jeszcze raz co się będzie działo, odpalił, no napięcie się trzyma, mocno ładuje. Nie ma co się dziwić, jak tak nisko napięcie spadło, to musi mocno ładować. No i samochodzik działa. Zobaczymy, czy radio działa. I działa. I pamięta stację. Więc stawiam na to, że tylny panel, który miałem podłączony, ten, co tam, z tyłu jest, Tam ten. O! Tamty tylny panel mnie uratował, bo ten przedni jest odczepiony uratował, że nie musiałem zegarek na nowo ustawiać i radia więc udało się z racji, że już go odpaliłem, nie będę go gasił bo najgorsze jest takie krótkie odpalenie z gaszeniem wolę, żeby sobie pochodził, dam mu chwilę a ja zacznę za ten czas sprzątać wszystko poskładane, możemy lecieć dalej mamy panel, który jest tutaj za szybą Mamy odsiarczacz podłączony, klemy, jest złapany akumulator, jak ja to lubię robić test. Jak idzie całym autem część za akumulator, to znaczy, że jest git. Widać jeszcze płyna w części. Dobra, spróbujemy teraz na nowym zestawie uruchomić. ciekawy czy się zegarek skasował, czy nie. Też to mnie ciekawi. Nie skasował się, czyli panel. Tylny panel daje radę. Okay. Lecimy. No, dosłownie lecimy. Bo z górki stoję to wcisłem sprzęgło i poje pojechaliśmy, prawie. Ile mamy? 12,1 na zapłonie. I ładujemy. 14,4. Jest troszeczkę niżej. Stawiam na to, że z racji, iż ten akumulator jest bardziej zdrowy troszeczkę też lepiej przyjmuje ładunek temperatura spadła mieliśmy troszeczkę bardziej w optimum więc damy mu zaś pochodzić troszeczkę podładujemy ten akumulator z samochodu a ja się biorę za przygotowywanie kolejnego akumulatora do testów a więc teraz trzeba mojego Exide'a przepuścić przez test, Zobacz, wyczyszczę go tutaj ładnie od góry, zobaczymy ile jest elektrolitu, zważymy go, zrobimy tak jak robię z AGM i zobaczymy ile jeszcze z tych niby 40Ah zostało faktycznie, stawiam, że nie za dużo.